Drodzy mądrzy cyfrowi, przed Wami kurs online, który przygotuje Was do prowadzenia pięciodniowych zajęć z młodzieżą oraz późniejszego wsparcia ich w samodzielnym rozwijaniu stworzonych koncepcji. Struktura kursu odpowiada przebiegowi zajęć. Zawiera 5 modułów, w każdym jest jeden etap od pierwszego do piątego, a w etapie znajdziecie wprowadzenie wideo, materiały edukacyjne, scenariusz, szczegółowy opis narzędzi do wykorzystania i materiał dodatkowe. Oprócz tego znajdziecie dwa dodatkowe moduły. Pierwszy zawiera wprowadzenie, tam są założenia metodyczne i organizacyjne kursu i zakończenie z podsumowaniem całej wiedzy. Materiały zawarte w kursie będą dla Was dostępne cały czas. Teraz, w czasie nauki i także w trakcie zajęć. Zachęcamy do tego, żebyście uważnie się z nimi zapoznali i korzystali z nich podczas prowadzenia warsztatów. Program Mądrze Cyfrowi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 i otwieranie przestrzeni do dyskusji. Nie podejmuj jednak decyzji za zespół i nie oceniaj pomysłów. Nie musisz też znać wszystkich odpowiedzi i narzędzi. Młodzież będzie miała dostęp do własnej wersji kursu online, gdzie znajdzie materiały i tutoriale do wszystkich proponowanych przez nas narzędzi cyfrowych. Zachęcaj do eksperymentowania, popełniania błędów i wyciągania nauki. Podsycaj zaangażowanie i wiarę w moc zmieniania świata.